Za nami Pałucka i Wielkopolska Eskapada Juniorów i Juniorów Młodszych Toruńskiego Pomorzanina. Zaczynamy przegląd meczowy od spotkań juniorów. 29 września juniorzy Pomorka przegrali z LKS-em Gąsawa 5 do 1, a 2 października w Poznaniu rozegrali mecz z Wartą, przegrywając 12 do 1. Juniorzy Młodsi Pomorka do rozegrania mieli dwa spotkania z pałuckimi zespołami w ramach rozgrywek grupy c -1. Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Spotkanie z 30 września z LKS-em Rogowo zostało przeniesione na dzień 8 października, a 2 października w Gąsawie, nękany kontuzjami i chorobami zawodników w szkieletowym składzie wybiegli na boisko zawodnicy Pomorka. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem LKS-u Gąsawa. 14 do 0. Nawiązując do tego meczu, nie o wynik chodzi, oczywiście w punktacji jest to bardzo ważne, Trzy punkty dopisuje sobie gąsawski zespół. Osobiście jestem pełen podziwu dla młodych zawodników Pomorka, pomimo trudności z jakimi się borykają. Nie są zniechęceni, rozgrywają mecze z pustą ławką rezerwowych, na boisku spędzają 60 minut, grają i mają ochotę do gry. Za to przed Wami panowie czapki z głów. Najbliższe spotkanie juniorów młodszych przed własną publicznością planowane jest na dzień 16 października stawmy się licznie i dopingujmy ten młody zespół, pokażmy, że jako kibice jesteśmy z nimi. A oto co do powiedzenia o tym spotkaniu ma trener Wacław Łukaszewski. Dzień dobry. W dniu dzisiejszym drużyna Jmiara Młodszego Pomóżeni na Toruń rozegrała mecz w Gąsawie z zespołem LKS u Gąsawa. Mecz przegrany wysoko, bo aż 14 do 0. Jednak myślę, że Jednym z powodów tak wysokiej przegranej były braki w składzie, bo trzech zawodników nam się rozchorowało, a czwartemu w zeszłym tygodniu odnowiła się kontuzja. W związku z tym w polu musiał zagrać nasz nominalny bramkarz Karol Zakrzewski, a jakby tego jeszcze było mało, podczas gry urazów doznało jeszcze dwójka naszych graczy. Pomimo porażki jestem zadowolony z postawy wszystkich zawodników i mam do nich ogromny szacunek, że pomimo tych przeciwności walczyli do końca o jak najlepszy wynik. Cóż, pozostaje mieć tylko nadzieję, że do następnego meczu przynajmniej część zawodników wyzdrowieje, tak aby drużyna kolejny mecz mogła grać już w pełnym składzie. Dziękuję. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tradycyjnie namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.